Z mikrofonu za konsoli, dobry DJ mu klej tu nikogo nic nie boli, nie potrzeba też nadziei, niepotrzebny tutaj Lenon, niepotrzebna aspirynka, to potwierdzi Jola Magda, Gosia Marta Katarzynka. Dobra muza, zdrowe bity, dla mych ludzi nie elity, bo to oni doceniają, gdy DJe dla nich grają. grają. Światła też potrafią tańczyć, gdy w głośnikach leci dysko Znów udany będzie weekend, znów zaśpiewasz z nami wszystko Tutaj w polskiej kamienicy, czasu nigdy się nie liczy Łapy w górę i klaszczemy, więc do rana zostajemy Dobra muza, zdrowy bity, dla mych ludzi nie elity Bo to oni doceniają, gdy dj je dla nich grają na, na, na, na, na. Polskie noce. None.